Jeszcze jedno ujęcie festiwalu dobrego piwa we Wrocławiu Widać dużą ofertę browarów czeskich ale i krajowych też Browar Amber Rochorzec Filmuję darek Kraśnicki z Wrocławia.